Cześć! Dzisiaj kolejna wycieczka. Tym razem zajrzymy za kulisy teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Jest to obiekt, który powstał 138 lat temu i od początku był projektowany jako teatr, a wybudowany został w 2 lata. Niezły wynik. Na 2-3 lata szacowane jest trwanie remontu, które planowane jest na 2018 rok. Obecnie przygotowywana jest jego dokumentacja. Na pierwszy rzut oka obiekt jest stosunkowo prosty i skromny, ale posiada urokliwe detale, jak żliwne schody, kute bramy, czy charakternie wykończone okno portalowe. Jeśli prace remontowe uzupełnią wnętrze o detale nawiązujące do nich, to będzie to przepiękne wnętrze. Obiekt dysponuje salą dużą i kameralną, która jest po prostu wydzieloną za pomocą kurtyn częścią foyer. W dużej sali widownia na początku była demontowalna, aby na parterze można było urządzać bale. Podobne rozwiązanie zastosowane jest teraz w Jordankach. Z tamtych czasów pozostała także specjalna klatka schodowa prowadząca na balkon na drugim piętrze z osobnym wejściem, aby pospólstwo nie mieszało się z gwiazdami z parteru, ale mogli oni patrzeć jak państwo się bawi. Obecnie klatka została otwarta na inne piętra i pełni rolę ewakuacyjną. Teraz na drugim balkonie znajdują się realizatorki dźwiękowca i oświetleniowca, ale nie jest on udostępniony dla widzów. Zmieni się to po remoncie. Miejsca dla realizatorów z biegiem lat wędrowały po wnętrzu. Najpierw były w kulisach za oknem portalowym, potem w lożach, a teraz na drugim balkonie. Wynika to m.in. z obecnej specyfiki pracy akustyka. Kiedyś aktorzy nie potrzebowali nagłośnienia, a akustyk tylko odtwarzał dźwięki efektowe. Teraz akustyk Aha. musi słyszeć to co widzowie i miejsce na balkonie, otwarte na salę, jest do tego odpowiednie. Swoją drogą, to nie czas, aby pomyśleć o zmianie wymagań dla parametrów akustycznych wnętrza ze względu na tak częste używanie do głośnia, tam, gdzie kiedyś była naturalna akustyka? Pierwsze loże i tak zostały zlikwidowane, ponieważ można z nich było zajrzeć zbyt głęboko za kulisy. Sala jest zbudowana na planie podkowy i wygląda podobnie do sali w Bielsku Białej. We wnętrzu brak jest materiałów dźwiękochłonnych z wyjątkiem kotar i widowni na 317 osób z przewyżką na parterze i w płytkich lożach na balkonie. Swoją drogą, ile lat dajecie tym fotelom? Ja bym nie dał im więcej niż dwa, a mają ponad 10 przykład dobrze wydanych pieniędzy. Wentylacja wewnętrzna jest grawitacyjna, ze wspieraniem mechanicznym poprzez głośne wentylatory wyciągowe w otworach w suficie. Brak niestety klimatyzacji. Sufit jest teraz bardzo astetyczny, ale w pierwowzorze był duży żyrandol i kasetony. Może w przyszłości powrócą? W czasach przedwojennych na scenie rzekomo odbywały się walki bokserskie, a vip -y wpuszczano na podesty techniczne na bocznych ścianach pudła scenicznego. Samo pudło nie jest wysokie i jest to problem. Podczas remontu planowane jest jego podniesienie. Do tego scena jest do dość wysoka i planowane jest jej obniżenie. Podczas nagrywania tego materiału scena jest dłuższa niż normalnie. Wymaga tego specyfika granego przedstawienia, ani z zielonego wzgórza. Pod sceną był orkiestron, jednak został on zlikwidowany. Brak jest obecnie tzw. zwanej dolnej mechaniki sceny, czyli zapadni. To także ma być dodane podczas remontu. Za kulisami nie ma zbyt wiele miejsca. Brak jest kieszeni bocznych czy tylnej, ale mają powstać. Po więcej danych technicznych obiektu odsyłam na stronę teatru. Link w opisie filmu. Fajnym rodzynkiem jest także zewnętrzna, około 50-letnia, wysoka winda towarowa. Ciekawe, czy będzie ona przebudowana po tym, jak jeden specjalista powiedział, że jak chcą jej używać w zimie, to niech zostanie tak jak jest, a nie dawać tam nowe guziki. Oczami wyobraźni widzę to wnętrze po remoncie. Obserwując zaangażowanie pracowników, myślę, że będzie tam naprawdę bardzo ładnie. Może uda się odwiedzić to miejsce jeszcze raz? Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.